No, witam wszystkich, muszę się pochwalić jedną rzeczą, a mianowicie personel mojej przychodni został zgłoszony do szczepień, co już kiedyś ogłosiłem i 14 stycznia 2021, czyli 5 dni temu zostałem zaszczepiony, tutaj spróbuję Ci pokazać, trochę się pochwalić Mam nadzieję, że widzisz, o, teraz będzie troszkę lepiej, że widzisz tą karteczkę, coś takiego dostaniesz, przynajmniej jeżeli się zaszczepisz kiedyś tam szczepionką Pfizera, natomiast y, to jest jedyny dobry news z tego, ponieważ y, być może wiesz z jakichś prasowych y, enuncjacji, że Pfizer coś tą szczepionkę że tak powiem, zaczął rozdawać, czy przynajmniej wysyłać do Polski w mniejszej kolejności i jedynie osoby, które, jakby to powiedzieć, zostały zgłoszone wcześniej, przynajmniej w grupie 0, będą tą szczepionką jakoś tak potraktowane. I w tej chwili zupełnie nie wiem, czy placówka a w zasadzie szpital węzłowy, który zaszczepił mój personel będzie szczepił dalej, prawda? Kiedy tą szczepionkę uzyska, czy druga dawka będzie w tym samym szpitalu, czy trzeba będzie jeździć gdzieś indziej. No, zupełnie nic nie można zaplanować i to jest po prostu no trudno tutaj winić kogokolwiek, jeżeli sprawę rzeczywiście zabaniaczyła firma Pfizer natomiast mówię, przynajmniej już jedna szczepionka jedna dawka, że tak powiem zaliczona, nic nie bolało, także oczywiście, jeżeli jesteś antyszczepionkowcem, to to chwalenie nie jest dla Ciebie, natomiast jeżeli wierzysz mimo wszystko w siłę nauki, to no, zachęcam Cię do zaszczepienia oczywiście w jakimś najbliższym terminie, a przynajmniej zaszczep jakąś swoją tam mamę, babcię, czy kogokolwiek masz z osób, które się teraz kwalifikują do szczepienia, prawda. Ja zgłosiłem swoją ciocię do jednej z przychodni we Wrocławiu, telefonicznie i będzie to dopiero 3 lutego, także o, dwa tygodnie, prawda? Nic w Polsce niestety nie idzie szybko. Jeżeli chcesz coś pogadać na jakiś inny temat, tradycyjnie telefon 789-273-335 serdecznie zapraszam chętnie wysłucham, co masz do powiedzenia na ten temat, nie mówię tutaj tylko o szczepionkach ale też badaniach kierowców badaniach medycyny pracy i tak dalej i tak dalej I... także tak fajnie tutaj jest, prawda? jeżeli jesteś z tak zwanych płaskoziemców czy antyszczepionkowców, to raczej tutaj nie jest za bardzo w tej chwili miejsce dla ciebie, prawda? Musisz znaleźć sobie, czy stworzyć sobie swój kanał, czy dołączyć do jakiegoś kanału, który prezentuje twoją wersję wydarzeń, prawda? Także ja natomiast mimo wszystko wierzę w te szczepienia i zgłosiłem całą swoją rodzinę, oczywiście w trochę późniejszym czasie. No i tyle mam na temat szczepionek do powiedzenia. Przynajmniej mnie nie bolało i czekam z niecierpliwością na dawkę przypominającą. Jeżeli chodzi o badania kierowców, to muszę powiedzieć, że styczeń zaczął się przynajmniej drugi tydzień stycznia, kiedy skończyły już się wszystkie święta, Trzech Króli i inne zaczął się całkiem fajnie. Nie mogę opędzić się od roboty. Przyjeżdżają ludzie z Wrocławia, przyjeżdżają jacyś pracownicy, że tak powiem, którzy są w całej, z całej Polski, prawda? No i tyle tutaj mam do powiedzenia, prawda? Natomiast yy, yy, fajnie jest o tyle, że martwiłem się, że jest recesja, że będzie trzeba, że tak powiem, zwalniać personel, że trzeba będzie redukować zatrudnienie, a tutaj wszystko idzie jak za starych, dobrych czasów. I mówię, to, że się personel zaszczepił, to nawet wpływa jakoś pozytywnie na moich pacjentów i ufają mi, że przynajmniej z mojej firmy covid wy, nie wyniosą, prawda, że w mojej firmie, że tak powiem się, nie zarażą. Dostałem parę pytań, jeżeli chodzi o badania kierowców, a w zasadzie nie tyle pytań, co jeden z moich widzów napisał mi coś takiego, że znaczy najpierw zadał pytanie o że tak powiem możliwość przystąpienia do kursu prawa, znaczy nie tyle do kursu prawa jazdy co do egzaminu państwowego na prawo jazdy, za jazdę po alkoholu. Z tego co zrozumiałem przeszedł badania lekarskie i co się okazało, że Według obecnego statusu prawnego nie możesz wziąć lekcji dodatkowych na prawko, kiedy masz, kiedy utraciłeś prawo jazdy, prawda? Także za bardzo nie wiem jak można zdać egzamin państwowy nie przygotowując się do tego. Możesz zrobić miliony kilometrów, natomiast no, egzamin na prawo jazdy jest typowym egzaminem na prawo jazdy. Jest to po prostu coś, co po prostu. No, musisz dać jak każdy egzamin, prawda? Ja przypuszczam, że. W chwili obecnej nie zdałbym bieżącej matury, pomimo tego, że jestem doktorem nauk medycznych. Nawet przeglądałem zadania na maturze z biologii i się okazało, że no, trzeba się poddany egzamin przygotować. I tak samo to samo dotyczy egzaminów na prawo jazdy. I właśnie znalazłem tutaj... Mm, znalazłem tutaj korespondencję z tym, z tym panem i o co chodzi. Najpierw poradził się mnie, czy, czy jeżeli chodzi o badania lekarskie, prawda, no, poradę tam dostał jakąś taką, jakby to powiedzieć, ja uwierzyłem w niego, i wiedziałem, że on tam przejdzie to te badania, dostaje tutaj, że tak powiem, dzisiaj wiadomość, że zdał, jest zadowolony, natomiast mówię i teraz mam problem, chcę dokupić sobie jazdy i nie mogę, bo jak zostało zabrane prawo jazdy za alkohol, to nie da rady wykupić jazd, także jest to chore. I, i, i najgorsze jest to, że no przypuszczam, że natrafił na jakiegoś służbiste w nauce jazdy, który zna bardzo dobrze przepisy i być może jest rzeczywiście taki przepis, że jak utraciłeś prawa, prawo jazdy to i nie jesteś sobie w tej chwili w stanie wyrobić profilu kierowcy, to jazd dodatkowych nie możesz mieć. No, jest tutaj do rozważenia, czy nie możesz mieć jazd dodatkowych tylko na mieście, czy, czy jednak yy, według mnie jest największym problemem w tej chwili plac manewrowy, prawda? Bar bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi yy, yy, bardzo wielu ludzi nie zdaje niestety na placu i dotyczy to zarówno kategorii B, jak i kategorii A, jak i jakich różnych innych kategorii, także zachęcałbym cię, jeżeli masz taką sytuację do tego, że dokładnie jak tutaj Pawlo pyta, niech zapyta w innym miejscu, prawda? No, do głowy by mi nie przyszło, że osoba, która chce się doszkolić na egzamin państwowy, nawet jak straciła prawo jazdy w jakiś niechlubny sposób, to że tak powiem, nie może się doszkolić. I tutaj dokładnie tak jak Pawlo mówisz, niech zapyta w innym miejscu. Prawda? Jeżeli, jeszcze raz przypominam, jeżeli masz pytanie możesz do mnie zadzwonić, tylko musisz zdawać sobie sprawę yy, z tego, że to co będziemy gadali będzie na czacie. Lenix, witam. Czy to, prawo, czy to prawda, że badania okresowe będą obejmowały już tylko jednego lekarza, ale a nie latanie po sześciu? Yy, prawda i nieprawda, bo ym, na pewno ja już to mówiłem jakiś czas temu na hangaucie Być może, być może tego hangouta gdzieś tutaj szybko znajdę. Yy, mówiłem już na hangaucie, że Wprowadzono nowe zasady badań profilaktycznych, i to badanie na prawo jazdy, ono, przepraszam, nie na prawo jazdy, tylko badanie profilaktyczne, ono w tej chwili może odbywać się tylko poprzez lekarza, takiego jak ja. I jeżeli ten lekarz ma potrzebę, to yy, no sobie kieruje do innych specjalistów, prawda? Czyli jeżeli będzie ciebie chciał skierować do specjalisty, to sobie skieruje. Jeżeli nie będzie chciał skierować, to sobie nie skieruje, prawda? Czyli są to badania z tak zwanych wskazań i tutaj właśnie, właśnie szukam do, momencik, o już nie jest źle yy, nie jest źle i to jest, zaraz ci pokażę zaraz ci pokażę przejdziemy tutaj o, przejdziemy tutaj yy, na, na na screen z ekranu i pokażę ci tutaj hangout, który zrobiłem jakiś czas temu, a mianowicie poruszyłem problem nowych, nowego rozporządzenia odnośnie badań profilaktycznych. Także jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to po prostu musisz Obejrzeć, obejrzeć ten hangout, prawda? I tam się wypowiadam tak bardziej konkretnie. Tutaj, nazwijmy to, odpowiadam tylko na to pytanie. Natomiast wracając, o, już wyłączę to, prawda? Wracając do tematu badań profilaktycznych, jak już mnie zapytałeś, to jest to. Wielka ulga dla lekarzy, takich jak ja. No naprawdę, zebrać czterech lekarzy do kupy w jednym czasie, szczególnie specjalistów, którzy pracują w szpitalu, no było praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. A teraz na przykład badanie wysokościowe, czy badanie tam jakieś inne, mogę przeprowadzić samemu, no i co bym tu powiedział na to rozporządzenie, czy nie powiedział, to epidemia COVID-19 wymusiła to, że władza, że tak powiem, wprowadziła to rozporządzenie, trochę się ugięła i tyle mam do powiedzenia. Pader 81, nikt nie będzie sprawdzał kursantów, no chyba, że będzie wypadek, kolizja to wtedy może wyjść, prawda? No właśnie, tutaj jest właśnie to ryzyko, że na placu ja bym się tam za bardzo nie bał, natomiast no, może to coś się tam zdarzyć poza placem, szczególnie, że pogoda jest jaka jest, aczkolwiek ja wo, wolałbym zdawać prawo jazdy w zimie, ponieważ jest dużo mniej kursantów, nie można tam jakichś wielkich manewrów robić, tak jak Wrocław nieodśnieżony, to można tylko jechać kolejinami. i za dużo narozrabiać tam, że tak powiem, nie można, prawda? Jeżeli ten, ten gość, czy jakikolwiek inny, tak naprawdę umie jeździć, to potrzeba mu tam, tam dwie, trzy, cztery godziny, tylko przypomnieć sobie jakieś podstawowe rzeczy, typu um, upewnienie się, jazda na, na placu i tak dalej, prawda, no i przejechać się dwa razy trasę egzaminacyjną, żeby wiedział, gdzie, jakie tam sztuczki dani egzaminatorzy sto Sują. Jan Sobieski, czy mając kot w prawie jazdy, że mam jeździć w okularach, czy mogę jeździć w soczewkach, czy w takim przypadku zaczyna mnie, zatrzyma mnie policja, to mogą mi dać mandat. I tutaj dobrze ci Pader odpowiada, nie możesz, musi być kot na okulary i soczewki, to chyba podchodzi pod jazdę bez uprawnień. I, i, i nie wiem, czy pięć stówek, kurde, ci nie mogą przypierdziuchać, prawda. Także y, ja, jak wypisuję, zawsze wypisuję 0106, okulary lub szkła kontaktowe. Nawet jak ktoś nie nosi dzisiaj szkieł kontaktowych, to jutro może mu się zachcieć nosić, no i wolę mieć święty spokój w takim y, przypadku, prawda. Maciek, witam serdecznie, udało mi się odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol. Dziękuję panu bardzo. No i dobrze Maciek, mam nadzieję, że się wyleczyłeś z tego jeżdżenia tam, czy to byłeś wczorajszy, czy, czy, czy tam jakaś inna sytuacja życiowa. Raz się może zdarzyć. Mówię, ja ostatni raz pijany jechałem wstyd powiedzieć, w 2004 czy 2005 roku nie chyba trzeci, w trzecim roku i yy, byłem totalnie, totalnym idiotą. Przyjechałem jakieś, no mogę się przyznać, z Wałbrzycha do Wrocławia, bo wydawało mi się, że jak mam CB radio, to jestem bezpieczny, prawda? Ale jakbym kogoś przypierdolił, to pewnie bym siedział w więzieniu i nie byłoby mnie tutaj na tych yy, hangoutach i porady mógłbym dawać, że tak powiem, z pierwszej ręki. Także od tej, od tej pory jakoś sobie, chociaż mnie nikt nie złapał, zdałem sobie sprawę, że to zrobiłem jakąś totalną głupotę i niech sobie tam inni chojrakują po alkoholu, prawda? Co byśmy tu jeszcze ciekawego powiedzieli? Już momencik, trochę obniżę. Obniżę tutaj, bo mam wrażenie, że trochę za głośno gadam, prawda? Yy... Konrad, czy robiąc badania lotnicze stanu zębienia jest sprawdzany, czy to mit? Hmm. Znaczy pytanie jest Konrad, o którą klasę ci badań lotniczych chodzi? Jeżeli klasa pierwsza, to mm, mogą sprawdzać dość dokładnie, a to z tego powodu, że wysokości, czy, czy wysokość, na jakiej leci prawdziwy samolot, taki odrzutowy, no to jest parę tysięcy metrów i w tym momencie każda mm, spierdolona, że tak powiem, plomba może powodować rozprężanie się nie tyle plomba, co, co źle zrobione wypełnienie, prawda, może spowodować rozszerzanie się tego gazu, który masz pod plombą i po prostu jak cię zacznie napierdalać, to nie będziesz wiedział, co masz z sobą zrobić. Także, ja mm, tam jakimś takim zwykłym, klasa druga, to tam za bardzo tam do gęby nie patrzę, prawda przynajmniej, ale nie mam uprawnień na klasę pierwszą, także nie potrafię ci powiedzieć, czy pierwsza klasa w centrum, tam mają stomatologa, czy nie mają. Być może chcą od swoich klientów, żeby przynieść jakieś zaświadczenie stomatologiczne, ale nawet jeżeli no, nie masz poleczonych tych zębów, czy masz kiepsko poleczone, to zrobiłbym porządek przed badaniami lotniczymi. Także zrobiłbym to przynajmniej dla siebie, prawda? No dobra. Słuchajcie, kochani, na tym kończę, prawda? Yy, myślę, że tamte parę minut hangoutu coś ci wyjaśniło. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli masz ochotę to, to, to zachęcam do zaszczepienia, ale jeżeli nie masz ochoty to twoja sprawa i być może będzie wśród tych szczęśliwców, którym się nic nie stanie pomimo tego, że cię covid złapie. Z tego, co mi opowiadali moi pacjenci, Jedni przechodzą bardzo łagodnie, tak jak grypę, natomiast był dzisiaj u mnie gościu, mówi, że trzy tygodnie go tak łeb napierdalał, temperatura nie była zbyt wysoka, no i nie czuł się zbyt dobrze. Przyszedł na badanie kontrolne, no i został przeze mnie dopuszczony. Także na tym kończę. Jeżeli chcesz jakichś podobnych filmików to tutaj zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy tutaj jakiś kolejny film. No i do następnego razu Pader, komu pan by się odradzał szczepić? Wiesz co Pader? Wpisz w Google przeciwwskazania do szczepienia covid i i przeczytaj. Prawda, no ja na przykład jestem gorącym zwolennikiem tego, że szczepi się ten, kto ma ochotę, prawda, czyli jeżeli na przykład masz jakieś przeczucie, że to nie jest dla ciebie, prawda, że tam ta szczepionka, nie wiem, chipy w mózgu są jakieś wstawiane, czy, czy, czy w jakikolwiek inny sposób mi może ci zaszkodzić, to jest wystarczający powód, żeby nie zawracać komuś dupy i się nie szczepić, prawda. Natomiast mówię, są tam, są tam jakieś po prostu przeciwwskazania, wyszukaj w Google, prawda. Yy, przed, yy, przynajmniej jak to wyglądało w szpitalu we Wrocławiu, to wypełniasz najpierw taką ankietę, że nie masz tam jakichś różnych ciekawych chorób yy, i Badać się lekarz w zasadzie formalność, mierzą temperaturę. Jeżeli jest wszystko cacy, to, to idziesz i, znaczy, oczywiście, w swojej kolejce, prawda, idziesz i się badasz, jeżeli szczepisz, prawda. Jeżeli tam nie masz ochoty, to niech to inni za ciebie zrobią. I, i tyle mam do powiedzenia. Dolegliwości ja nie miałem żadnych, ale jedna z pracownic miała bolącą rękę, prawda? Może łapa spuchnąć, no. w skrajnych przypadkach może być nawet, że dostaniesz jakiegoś wstrząsu i <grybujesz> będą się musieli ratować, prawda? Także yy, może inaczej. Zdarzy się to tam może raz na milion przypadków, no ale, ale nigdy nie wiesz, czy to ty nie będziesz tym milionem, Prawda? Dobra, tak na wesoło, na wesoło, trzymajcie się, cześć, do następnego razu, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, jeszcze raz do obejrzenia jakiegoś filmiku, jeszcze raz do skomentowania kanału, bye bye, do następnego razu.